Ile czasu mają państwo na zaskarżenie uchwały właścicieli lokali 6 tygodni 6 tygodni od momentu w którym uchwała została podjęta na zebraniu właścicieli lokali albo sześć tygodni od momentu w którym uchwała została państwu doręczona. Czyli liczymy przykładowo Zebranie, na którym uchwała została podjęta, odbyło się 31 marca albo tego dnia została Państwu doręczona ta uchwała. Cztery tygodnie upływają od 31 marca 28 kwietnia i jeszcze dwa tygodnie kolejne, to jest 12 maja. W tym dniu powinniście Państwo najpóźniej złożyć pozew do sądu albo wysłać pocztą poleconą.